Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia oraz właścicielem wiodącej przychodni medycyny pracy w tym mieście Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem mojego bezpłatnego newslettera szeroko pojętych badań okresowych i kierowców, to jedyne co musisz w tej chwili zrobić to wpisać swój najlepszy adres e-mail do formularza kontaktowego który jest gdzieś tutaj o, obok tego wideo i w ten sposób y, nie ominiesz żadnego ciekawego materiału, który wysyłam jedynie subskrybentom Także nie zwlekaj, wpisz swój najlepszy Adres, zatwierdź link do subskrypcji, który niestety yy, z czasem wpada do spamu na Twojej skrzynce mailowej. Także wyszukaj ten link z napisem Confuse Subscription i do zobaczenia po drugiej stronie.